Głos już zawsze we mnie zostanie, wyrywa się donośnym wilczym wołaniem. Gdy tracisz coś, co było schronieniem, przybywa lat razem ze wspomnieniem. Te szparagdową głębie tak dobrze znam, a błękit jezior z zielenią się mienią, jak, jak każda myśl. Maluję same obrazy, chcę wrócić tam jak klucze żurawi. Zaklęte serce prowadzi mnie, ślepo namiętnie wie czego chcę. Zawsze w to miejsce bym poczuł, że już nie przesadza się starych. stąd ta baśń odnajdzie cię sama, jej mądrość jest piórem natury pisana, odbije twarz i duszę zaklętą w siedmiu jeziorach, byś zawsze pamiętał. Zostanie nam tylko zaufanie, że odsalenie nasz los jest wpisane. Zaklęte serce prowadzi mnie, ślepo nam pięknie, nie czego chcę. Zawsze w to miejsce bym poczuł, że już nie przesadza się stać. Nie, ślepo na mnie pnie, do czego chcę. Zawsze w to miejsce zaklęte serce prowadzi mnie. Ślepo namiętnie, by czego chcę, zawsze w to miejsce.